Słowa Ewangelii: Według świętego Marka, gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Lecz On im odpowiedział: Wydajcie im jeść. Rzekli mu, mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli, pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, Połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów, ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Jezus podczas swojego ziemskiego życia czynił wiele znaków i cudów. Wszystkie one miały uwiarygodnić Jego nauczanie i utwierdzić wiary Jego uczniów. Cuda są potrzebne, aby wzrastała nasza wiara, nasze przeświadczenie, że Bóg jest dobry i że jest zawsze po naszej stronie, że pragnie zawsze naszego dobra. Czy jesteśmy w stanie dostrzec cuda, jakich Bóg dokonuje również w naszych czasach? Łatwo przejść obojętnie wobec potęgi Boga. Cierpimy na duchową ślepotę, nie widząc Bożego działania w naszym życiu. Zbyt szybko racjonalizujemy, szukając za wszelką cenę jakichś naturalnych wytłumaczeń dla Bożego działania. Chcemy być samowystarczalni, jak apostołowie. Szukamy pieniędzy i piekarza, kiedy przed nami stoi Pan całego Wszechświata, Żywiciel każdego stworzenia. Jeśli Pan domu nie zbuduje, czytamy w psalmie 127, na próżno się trudzą ci, którzy Go wznoszą. Chrystus jest Bogiem i ma pełnię władzy nad całym stworzeniem. Dlaczego się chełpimy z posiadania tego i owego? Przecież wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, zawdzięczamy Bogu. On o nas nigdy nie przestaje się troszczyć. On czuwa nad nami we dnie i w nocy. On nas prowadzi po bezpiecznych drogach. On jest zawsze przy nas. Nie odstępuje nas nawet na krok i to nawet wtedy, gdy schodzimy do Oszeolu. Bądźmy Mu zawsze wdzięczni za Jego ogromną miłość względem każdego z nas.